Piaseczna. Niewielka miejscowość na Mazowszu, której od wieków udawało się wkręcać w wir krajowych wydarzeń. Wiele lat temu zadałem sobie pytanie, jak przekazać swoją pasję poznawania jego historii innym. Jak się okazało, jedna pasja zrodziła. Szanowni Państwo, czas zobaczyć twarz kryjącą się za głosem. Nazywam się Sebastian Ceng i zapraszam Państwa do zapoznania się z moją twórczością na stronie www.sebling.pl. Są tam dostępne opisy zarówno mojej książki oraz komiksów, które dotychczas się ukazały. W styczniu, w rocznicę naszego wielkiego zrywu, ukaże się mój najnowszy komiks, Misja Majora. Był on widoczny na klipie, opowiadający o potyczce majora Władysława Kononowicza pod Pilawą. Mam nadzieję po wakacjach również zacząć prace graficzne nad komiksem dotyczącym Bitwy Gołkowskiej. Największej bitwy na terenie gminy Piaseczna. Mam nadzieję, że to co robię Państwu się podoba. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli się zobaczyć osobiście, gdy sytuacja pandemiczna się uspokoi. Dziękuję za poświęcony czas i... Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie.